Wtedy odszedł od niej anioł. Na jeden dzień przerywamy medytację nad Słowem Bożym, które prowadzi nas przez Wielki Post i udajemy się w duchową podróż do Nazaretu. Od tajemnicy Paschy powracamy do tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Musimy jednak pamiętać, że te dwa misteria są ze sobą ściśle połączone. Jezus przyszedł przecież na ten świat w tym właśnie celu, aby dokonać naszego zbawienia poprzez mękę i śmierć swoją. Jezus był w pełni świadom swojej misji. A czy my jesteśmy świadomi misji, jaką powierzył nam Bóg? W jakim celu każdy z nas przyszedł na ten świat? Bóg ma plan na nasze życie i chce Go zrealizować wspólnie z nami. On miał swój plan także na życie Najświętszej Marii Panny, a ona wielkodusznie się na Niego zgodziła. Czasem na obrazach malarze przedstawiając to wydarzenie ukazują Maryję zaskoczoną, a nawet przerażoną propozycją Boga. Ale nic takiego nie miało miejsca, przynajmniej Ewangelia nam o tym nic nie mówi. Wydaje się wręcz coś przeciwnego. Maryja z Nazaretu jest spokojna, jakby już od dawna domyślała się zamiarów Boga. Każdy, kto jest blisko Boga, rozumie Jego plany znacznie lepiej i łatwiej zgadza się na ich realizację. Maryja całe swoje życie poświęciła służbie Bogu. Zanurzała się każdego dnia w Jego Słowie. Pragnęła przyjścia Mesjasza i o Jego rychłe nadejście się modliła. W ten sposób jej serce było przygotowane, na przyjęcie Syna Bożego. Zechciejmy brać przykład z Maryi i otwierać, tak jak Ona, swoje serce szeroko na wolę i działanie Boga.